I witamy Asię Pęcak. Cześć Asiu! Cześć, witam Razem serdecznie. z Kingą Górką prowadzicie e, Chemical World. Warsztaty dla dzieci organizujemy. Chemiczną wiedzę przekazać im pragniemy. Co to jest zlewka, bagietka czy probówka? Na naszych zajęciach myśli każda główka. Ogólnie zajmujemy się warsztatami dla dzieci, pokazami, chemicznymi stoiskami na piknikach rodzinnych czy też imprezach firmowych. Organizujemy również, uwaga, chemiczną rodzinę z wybuchowymi atrakcjami. I chemicznym tortem. Wow, ale czyli... Rymy to tylko były teraz, czy też macie na tych pokazach takie rymy? Rymy są non Rymy są o. naszą podstawą. Ale to zaraz, to czyli to jest taki pokaz dla dzieci razem z rymami, to z tego się robi taki teatr, czyli show też, tak? Tak, dokładnie. Nasze zajęcia nie są nudne. A po... Nam zależy na tym, żeby dzieci nauczyły się czegoś poprzez zabawę. Skąd się wziął w ogóle pomysł na taki? na taki biznes, jak wpadłyście na coś takiego? Wraz z moją koleżanką Kingą studiowałyśmy technologię chemiczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i tam odkryłyśmy, że możemy swoją pasją do chemii zarazić najmłodszych, dlaczego nie? I wpadłyśmy właśnie na pomysł otworzenia takiej własnej działalności, gdzie zaczęłyśmy od podstawy, czyli od prowadzenia warsztatów. Później dzięki akademickim inkubatorom nastąpił rozwój naszej firmy i dodatkowo wprowadziłyśmy chemiczną rodzinę, a także pokazy czy też stoiska chemiczne. Gdzie jesteście najczęściej, kto was zamawia, czy, czy, czy w ogóle jak, jak wyglądają tego typu zlecenia? Aktualnie pracujemy głównie z przedszkolami na terenie Krakowa. Dodatkowo działamy także na piknikach rodzinnych czy też eventach na różnych stoiskach gdzie dzieci mogą samodzielnie wykonać od dwóch do trzech eksperymentów. Mogą podejść, tak jak właśnie w tej chwili Ty, e, wykonać doświadczenie z naszą sublimacją. Pięknie. E, I również bardzo często jesteśmy zapraszani na urodziny chemiczne. Jak udało się doprowadzić do takiej już firmy rozwiniętej, gdzie macie to zlecenia? E, czy początki były trudne przede wszystkim? Bo jest to takie inne podejście trochę do do chemii. Faktycznie coś zupełnie nowego. No też yy, nie każdy po tego typu studiach yy, wpadnie akurat na taki fajny pomysł i, i rozwinie to w tym zakresie. Także jak to wyglądało? To no, nam się udało jakoś z pomysłem wystartować właśnie dzięki inkubatorom przede wszystkim, które pomogły nam w, w naszym rozwoju. Na samym początku dostaliśmy bardzo duże wsparcie od Was i jak widać po dwóch latach już w tym momencie mamy własną super działalność. Czy drogie to są wszystkie te takie urządzenia? Miałyście na początku wszystko już jakoś kupione, czy, czy, czy powolutku dokupywałyście? Jak to wyglądało, zanim się pojawiły zarobki? Początki, jak zawsze były trudne, więc z finansami, jako, że zaczynałyśmy jak stud jako studentki, to, to nie miałyśmy dużo pieniędzy i bardzo dużym zaskoczeniem był dla nas, była dla nas wygrana w konkursie Kraków Business Starter, gdzie otrzymałyśmy 5000 zł za zaszczyt na drugie miejsce, które właśnie przeznaczyłyśmy na nasz sprzęt laboratoryjny widoczny tutaj, to jest tylko i wyłącznie jedna y, część w sumie z, z naszego sprzętu. I ile macie tego, jak nie określić? To jest jaka, oh. jak, ile procent? To jest myślę, że jakieś 10%. Dzie tak. 10 razy tyle macie tego tak. wszystkiego. Tak, ponieważ na naszych zajęciach każdy z uczestników, e, każdy młody chemik ma swój własny zestaw szkła laboratoryjnego. Kto wymyśla całe te aranżację, jakby sposób tego tego show i tak dalej, bo tak, oprócz tego, że jesteście no w sumie chemiczkami, trzeba się na tym znać, no bo ja bym się nie pokusił o to, żeby coś tam mieszać ze sobą, bo nie wiem co by z tego wyszło. Na dodatek jeszcze, tak zadam pytanie, zawsze się tak fajnie tam stylizujecie, ubieracie? Tak, oczywiście, to jest podstawa naszych warsztatów, tak? Czyli jeszcze taki design show jest. No i właśnie, a to wierszyki? Kto Wam wymyśla te wierszyki? No bo to artystkami jeszcze jesteście oprócz tego, a, że... Artystkami, może za dużo powiedziane, ale autorkami wierszy jestem przede wszystkim ja. E, za to pani Kinga zajmuje się bardziej sferą klientów, czyli ona opiekuje się naszymi klientami, a ja opiekuję się tym, żeby nasz stół pięknie wyglądał, żebyśmy miały zawsze wszystko gotowe na miejscu i dodatkowo, żeby nasz scenariusz był spójny i w całości z naszymi superżnymi bankami. Teraz już o nas wszystko wiecie, więc z nami szybko do laboratorium przemkniecie. Dobra, to idziemy. Asiu, chodź do laboratorium. No to pokaż nam tak. coś ciekawego. Dobrze, to może zacznijmy od tego, O, to o ok Okulary mam tak? tak to A, dobra, to faktycznie jak tu się będą takie rzeczy działy, to ja wolę nie ryzykować. Aż odgradowuje pomysłu na firmę, ścisku, dla Ciebie, dobrze. dla Kingi. uściskiem chemika. Uścisk chemika. Za nadgarstek, Jak? tu. Tu tak? bez rękawiczki, tak? więc ściskasz mnie nie tak, bo mam rękawiczki, na których mogę mieć bezpieczne substancje, tylko za nadgarstek. A ja ściskam, o, dobra. Świetnie. O, tak. dziękuję, dzisiaj się bardzo mi miło było. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Każdy dzień my ją pijemy i od dziś już dobrze wiemy, że woda to, jest H2O. Oh, no i super.